Podobno policjanci znowu nie dogadali się z rządem, tak więc jako lekarz zastanawiam się, czy oprócz kolejnej fali covida na jesieni nie zaszaleje psia grypa, niebieska grypa, czy skorzystają na tym niebieskie ptaki.